Rozpoczynamy siódmą edycję zawodów międzynarodowych zawodów International Grau Cup 2019 na które przyjechało ponad 100 uczestników z 9 krajów takich jak Hiszpania, Grecja, Tunezja, Cypr, Anglia, Włochy, Maroko, Niemcy no i oczywiście Polacy. Pogoda jak na razie zapowiadana jest zmienna, więc zobaczymy jak to w rzeczywistości wyjdzie. Wiatr dosyć mocno wieje, ale ma ponoć siadać. Hello, my name is Jana Stockfish I here today for the first time and yeah, I'm happy to go to this beach and have a nice evening and make, have a lot of fish. <laughs> Szloderka wzięła na śledzika, dosyć daleko, przy dużej fali, jakieś rozpoczęcie jest, druga już też jest, także walczymy dalej. Pierwsza tura rozpoczęta, niestety prognoza pogody się potwierdziła, Pogoda jest niezbyt ciekawa, przelotne opady deszczu, mocny wiatr, spora fala. Myślę, że pobijemy w tym roku kolejny rekord, rekord ilości opadu deszczu, który spadnie. 68 Jahre alt, davon habe ich 64 Jahre gefischt. Also ein paar Jahre sind da schon. Und äh, beim Raubel Cup hier bin ich jetzt das, ja, das erste Mal war ich nicht da, ich glaube das siebte Mal. Tolle Veranstaltung. Äh, das ist sowas von gut organisiert, diesmal mit ganz vielen Nationen. Das ist fast wie eine Weltmeisterschaft, das ist richtig toll. I am uh, Simone. I'm from uh, Italy. And uh, my first time uh, in Poland. I love Poland. So, hallo, mein Name ist Hussein uh, Mabruki von uh, Medfishing, Tunisia. Uh, ja, gefällt mir sehr gut uh, Polen. Uh, auf jeden Fall komme ich nochmal nächstes Jahr. Uh, Wetter war uh, nicht so gut gestern und heute, aber jetzt wir haben schönes Wetter, die Sonne scheint in Polen. And we see 39,5. Niemiecki robak. Sprawdza się jego skuteczność. też była jedna, ale mniejsza. Także do wody nią. Gareth. The fishing is very different, as it's not a lot of tide movement. Yeah. There's a lot of, small, lot of small fish, but there are a good fish, a lot of carfish, a of uh, really ich angle gerne, weil mein Papa mit mir was unternehmen möchte. Wir angeln beide gerne, weil wir zusammen immer was unternehmen möchten. Ja. Und deswegen kann ich euch nur sagen, die Natur genießen und das am Wasser. Mein Name ist Arthur Knight. Ich komme aus Berlin, Deutschland. Ich will heute hier beim Pokal angeln. Plattfische und wenn ich Glück habe, vielleicht auch einen Hornfisch fangen. Ansonsten haben wir heute im Verhältnis zu gestern ein viel besseres Wetter. Die Brandung die steht schön aufs Ufer zu, sodass da eine Menge Bewegung im Wasser ist. Und vielleicht treibt da er auch Nahrung hoch und dann bekommen wir vielleicht auch Fische. Ich bin Fernando Ocon z Spanii. Vieniu z i mi gusta mucho este mar. Sabe wiele piechów, ale dzisiaj nie. W moim kraju się pesca bardzo różnie i są inne rodzaje z piechów, z piechów, Dwa lata temu udało mi się wygrać grauwela jako najlepszy Polak. A 3 lata z rzędu jestem na pudle juniorów. Według mnie surf casting to jedna z najlepszych metod wędkarskich. Można sobie posiedzieć na plaży, poddychać świeżym powietrzem, poopalać się nawet i od tego złowić fajne ryby. Jest jedno. Nie, są dwie. prunie, dzisiaj wszystkie na na i belona. cały czas i coś się dzieje przeważnie wygrywa belony. dzisiejsze rybki idą na zbożny cel idą na hotpicium całe dzieci będą miały się rybkę złowić jedną belonę, nie była za wielka w tej pali. I dosyć długo trzymałem na belonę, ale już nic nie przetworzyłem. Zacząłem łowić lądry. w po prawej stronie mam troszeczkę dołek, złowiłem 11 plonder. Dosyć dużo jest wrotnej, 4 duble, yy, troszeczkę upierdliwe jest zielsko. Potrafi nawet w czasie rzutu zablokować przelotki i, i urwałem dwa wystawy. Tak co roku na naszych zawodach robimy te zawody rzutowe, w których zazwyczaj startują zawodnicy, głównie zawodnicy z Polski i z Niemiec. W tym roku udało się Polakom wygrać wszystkie trzy pierwsze pozycje czołowe. Na pierwszym miejscu Bartek-Hempel, któremu udało się wykonać rzut 188 metrów. Mamy rzutówkę, yy, grał veloską, Zdecydowaliśmy się na zmianę ciężarków, na trochę zwalniające loty, takie skrzydełkowe, 120 gram, ponieważ nie za bardzo kontrolujemy co się dalej dzieje, bo widoczność mamy na jakieś 200 metrów, także chcemy się ograniczyć do 200 metra. 18800. Hallo, mein Name ist Uwe Heimes vom Dega-Team aus Deutschland. Gestern hatten wir die erste Runde, gestern hatte ich 31 Fische hier im Strand und heute beginnt gleich die zweite Competition und dann wollen wir mal schauen, was er aber rausholt. Przewodniczący. Proszę bardzo. Pierwsza ryba. Pierwsza ryba. Miko, przyniosłeś mi szczęście po prostu. Wychaczanie w lądry nie jest wyszą prostą. Trzeba najpierw mieć patyczek w otworze gębowym. Wyciąć koniec żyłki delikatnie okręcać rybę wokół własnej osi. Proszę bardzo. I fronka jest oznaczona i normalnie może miałaby nawet jakąś szansę na przeżycie. Trudno ocenić. To akurat odbyło się naprawdę bezboleśnie. I teraz ją oczywiście mierzymy. Sprawdzamy czy ryba spełnia kryteria zaliczania do punktacji. Ryba spełnia kryteria prawie 27 cm. Więc ryba na razie wędruje do pojemnika i czekamy na następnego. Druga tura trwa. Pogoda, dzięki Bogu wiatr troszeczkę ucich, fala się zmniejszyła, przez co automatycznie łapią zawodnicy więcej belon. Niestety, ale utrudnia trochę też łowienie nam mgła, która jest bardzo gęsta i bardzo krótka widoczność. Ale zawodnicy nie narzekają, bo ryba dobrze bierze. Der Gutenhalter ist von mir, da war ich 10 Jahre alt. Ja, und meine Tochter möchte unbedingt den Gutenhalter von dem Papa haben. Ja, was soll man machen? Ne? Dann hat man ihr den Mund gewährt und hat ihr den Gutenhalter. Gelegt. Dziękuję wszystkim zawodnikom z wszystkich krajów za bardzo sportową, miłą, przyjacielską atmosferę. Pomimo, że pogoda nie dopisała, wszyscy wracali z uśmiechem na twarzy, zawarli nowe przyjaźnie i cieszą się na kolejne spotkanie na naszych zawodach. W klasyfikacji ogólnej wygrał Harald Sztok z Niemiec, drużynowo wygrała drużyna z Niemiec Strandpiraten w składzie Dieter Grossman, Jens Hapke oraz Uwe Paulitz. W klasyfikacji kobiet Wygrała Jana Sztokfysz z Niemiec, a w klasyfikacji juniorów wygrał Michał Bolga.